W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, gdzie zanieść L4, zwolnienie oczywiście lekarskie L4, ale otrzymane już po ustaniu zatrudnienia. Czyli jesteś już zwolniony z pracy, no chciałbyś się pocieszyć jakimś tam bezrobotnym, ale w jakiś sposób nagle zachorowałeś. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę od zapytania internauty. Witam, mam jedno pytanie. 31 października skończyłem się umowę o pracę. Mam zwolnienie lekarskie od 1 do 14 listopada. I czy w tej sytuacji stracę ciągłość zatrudnienia? No i oczywiście, gdzie mam oddać takie L4 do zakładu pracy czy do ZUS-u? Zależy mi na bardzo szybkiej odpowiedzi. Z góry dziękuję. Zapytanie jest w sumie bardzo typowe. No, w zasadzie z Zakładem Pracy nie masz już żadnego związku, poza tym, że NIP tej firmy, NIP tego Zakładu Pracy musi być wpisany przez lekarza na zwolnieniu lekarskim, no jak również Zakład Pracy ma obowiązek przesłania do ZUS różnej dokumentacji, ale to omawiam w jakimś innym filmiku i nie jest treścią naszych rozważań dzisiaj. No oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnej ciągłości zatrudnienia, skoro jesteś już zwolniony. Także zapamiętaj raz na zawsze, przynajmniej na dzień dzisiejszy, dróg zwolnienia zanosisz do ZUS, do którego przynależał twój zakład. Jest to o tyle ważne, szczególnie powiedzmy jak mieszkałeś, byłeś zameldowany w Białymstoku, mieszkałeś we Wrocławiu, no i chciałbyś po prostu sprawę jakoś tam załatwić. No. Mimo wszystko przypuszczam, że inne ZUSy też by przyjęły to zwolnienie i przekazały do tego właściwego. Parę takich spraw porządkowych. Pamiętaj, że musisz mieć co najmniej 30 dni ciągłości zwolnienia. Oczywiście uwzględniając weekendy, różne święta, Boże Narodzenie, Wielka Noc, czy tam jakieś Trzech Króli. Także nie możesz mieć ani jednego dnia przerwy i oczywiście zwolnienie nie może być rozpoczęte później niż 14 dni od ustania stosunku pracy. Czyli w tym przypadku, kiedy ten dżentelmen był zwolniony w ostatni dzień października, no byłoby to najpóźniej 14 listopada, czyli L4 wystawione od 15 nie byłoby już płatne. Oczywiście, jeżeli by to było pierwsze L4. Czasami jak idziesz do ZUS-u, urzędnicy z tego ZUS-u chcą, aby okazać co najmniej 30 dni nieprzerwanego chorobowego i wtedy za bardzo nie trzeba prze przestrzegać tych 7 dni na dostarczenie druku do ZUS-u. No jest to o tyle logiczne, że no, przykładowo jak dostaniesz 29 dni zwolnienia, to po co im się męczyć z tymi twoimi zwolnieniami, jak i tak Ci nikt nic nie zapłaci. Oczywiście później musisz te pilnować terminów, tych siedmiodniowych terminów od daty wypisania zwolnienia, jeżeli chcesz mieć wszystko wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń. Maksymalnie typowo możesz chorować nieprzerwanie do 182 dni. Przypominam, że to nie dotyczy ciąży, gruźlicy i tam paru jakichś innych chorób, ale takich rzadkich, że szkoda tutaj tego filmu na rozważania. Na tym w sumie kończę. Jeżeli to wideo w czymkolwiek Ci pomogło, daj oczywiście lajka, like daj kciuka, udostępnij na Facebooku naszej klasie, czy jakimś tam innym swoim ulubionym portalu, forum. Oczywiście jak masz wątpliwości, jakiekolwiek wątpliwości, zadaj pytanie tutaj poprzez komentarze poniżej. Jak zwykle postaram Ci się udzielić jak najlepszej odpowiedzi, według mojej wiedzy oczywiście. Tradycyjnie najwięcej dyskusji toczy się jednak tutaj na moim blogu zwolnienielekarskie.pl I tam wpadnij jeżeli temat zwolnień lekarskich, szczególnie po ustaniu zatrudnienia Cię zainteresował. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, doktor nauk medycznych, lekarz specjalista medycyny transportu. Także do zobaczenia w następnym wideo i koniecznie nie zapomnij skomentować tego filmiku.